Dzień dobry, nazywam się Zofia Śląska. W biurze EZD pełnię funkcję kancelistki i prawej ręki dyrekcji. Pokażę Ci, jak zarejestrować korespondencję papierową w rejestrze przesyłek wpływających. Do urzędu przychodzą różnorodne przesyłki. Czasami w jednej kopercie jest kilka dokumentów, z których każdy musi być zarejestrowany odrębnie. Niekiedy wpływa pismo przewodnie z mnóstwem załączników i stanowi całość. Są przesyłane także dokumenty papierowe z załącznikiem na nośniku danych. Do kancelarii trafiają również listy, które możemy zarejestrować tylko na podstawie koperty. W EZDRP każdy taki przypadek ma swoje odzwierciedlenie w systemie. Jeśli chcesz zarejestrować korespondencję papierową w EZDRP, musisz mieć nadane uprawnienie Kancelaria, Rejestracja. Gdy je posiadasz, w menu z lewej strony widzisz zakładkę Rejestracja korespondencji. Po wybraniu tej opcji pojawia się widok podzielony na dwie części. Najpierw wskazujemy pracownika, do którego trafi przesyłka. To jemu wystawimy zadanie do dekretacji. Korzystamy z opcji Ostatnio wybierani lub wyszukiwarki. Jeśli chcemy ustalić odbiorcę na podstawie struktury instytucji, możemy się posiłkować listą pracowników. Dostępna jest także opcja przekazania dokumentu zespołowi, gdy wybierzemy zdefiniowaną wcześniej grupę. Poprzez wskazanie liczby przesyłek możesz zarejestrować kilka pism wpływających. Jest to tak zwana rejestracja hurtowa. Do Pani Dyrektor przyszło 10 różnych dokumentów. Możemy je wszystkie naraz zarejestrować i wygenerować 10 kodów kreskowych. Jest jednak jeden warunek. Wszystkie przesyłki muszą być w taki sam sposób odwzorowane. Odwzorowanie całej przesyłki oznacza, że pełna jej zawartość zostanie przeniesiona do postaci elektronicznej, czyli wszystkie strony będą zeskanowane. Odwzorowanie części przesyłki wybieramy wtedy, kiedy będziemy wprowadzać do komputera tylko jej fragment. Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy skanujemy samo pismo przewodnie bez załączników, np. wielkoformatowych map. Jest też opcja Brak odwzorowania. Rejestrujemy tu fakt wpływu dokumentu do instytucji, ale nie skanujemy pisma. Mogą to być materiały zawierające dane wrażliwe, np. dokumentacja medyczna, która zgodnie z procedurami wewnętrznymi nie powinna być przechowywana w postaci elektronicznej. W przypadku, gdy rejestrujemy pojedynczą przesyłkę, pojawia się dodatkowa opcja odwzorowania. Tryb mieszany. Daje on możliwość zarejestrowania przesyłki, która zawiera różnego rodzaju załączniki. Może to być np. pismo przewodnie z załącznikami, pismo z dołączonym filmem lub wydrukowanym zdjęciem. Załączniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną. By zakończyć rejestrację przesyłki musimy wydrukować kod kreskowy, który umieścimy na dokumencie przed zeskanowaniem. Pamiętaj, aby naklejki z kodami kreskowymi nakleić na pisma przed ich zeskanowaniem. Przyklej je na pierwszej stronie dokumentu oraz na każdym z zarejestrowanych załączników. Po naklejeniu kodów kreskowych powinniśmy wykonać cyfrowe odwzorowanie rejestrowanej przesyłki. By to zrobić przechodzimy do opcji skanowanie znajdującej się w module kancelaria. Po jej wybraniu zobaczysz aplikację QuickScan, która umożliwia skanowanie i eksport dokumentów do systemu EZDRP. Teraz pozostaje tylko uzupełnienie metadanych. Formularz otworzy się automatycznie po wyeksportowaniu zeskanowanych plików. Opcję metadane możemy także wybrać z menu z lewej strony. Pojawi się okno, w którym wpisujemy numer RPW lub jeszcze lepiej. Zczytujemy kod kreskowy z naklejki korzystając z czytnika kodów. Pokażę Ci jak opisać przesyłkę niezbędnym zestawem metadanych. Wymagają tego od nas przepisy kancelaryjne i archiwalne. Uzupełniamy lub poprawiamy tytuł przesyłki. Pamiętaj, że musi się on składać z minimum dwóch wyrazów. Następnie podajemy informacje o datach, które znajdują się na przesyłce. Jeśli jest to przesyłka polecona, wpisujemy jej numer nadania. Podajemy także rodzaj i typ dokumentu, i określamy, czy dokument jest publiczny lub dostęp do niego jest ograniczony. Wyszukujemy nadawcę w bazie adresatów. Jeśli go nie znajdujemy, to dodajemy do bazy nowy kontakt. Gdy brakuje tych danych, wskazujemy, że nadawcą jest osoba anonimowa. Jeśli nadawca pojawia się często, warto skorzystać z opcji Ostatnio wybierani. Można także określić rolę nadawcy. Po wypełnieniu metadanych klikamy Zapisz. Pamiętaj, że metadane w dowolnym momencie można poprawić lub uzupełnić. W tym oknie mamy także możliwość dodania załącznika lub nośnika danych. Możemy również ponownie wydrukować kod kreskowy, podejrzeć zeskanowane pismo, zaktualizować załącznik lub zmienić jego nazwę. Jeśli przesyłka dotyczy sprawy prowadzonej w Twojej jednostce elektronicznie, to w tym miejscu zarejestrujesz ją w składzie chronologicznym. System EZDRP pozwala także wygenerować potwierdzenie złożenia pisma. Takiego dokumentu często potrzebują osoby składające przesyłki w urzędzie osobiście. Jeśli chcemy sprawdzić, co się stało z dokumentem, wejdźmy w zakładkę w trakcie rejestracji. Tutaj zobaczymy spis rejestrowanych przesyłek. Zwróć uwagę, że domyślnie zaznaczone jest pole wyboru zarejestrowane przeze mnie. Gdy je odznaczymy, ukaże się spis wszystkich dokumentów, które są w trakcie rejestracji w Twojej komórce organizacyjnej. Ten widok podzielony jest na kolumny. Gdy zaznaczymy pole wyboru przy numerze RPW, będziemy mogli uzupełnić lub poprawić metadane. Dalej znajdziemy symbol rodzaju odwzorowania. Litera B oznacza brak odwzorowania, N niepełne odwzorowanie, a P pełne odwzorowanie. W kolejnych kolumnach widoczne są tytuł przesyłki, dane dotyczące daty wpływu, nadawcy, jeśli już został uzupełniony, odbiorcy i rejestrującego. Ostatnia kolumna to status rejestracji pisma. Zatrzymajmy się przy niej na chwilę i wyjaśnijmy co oznaczają statusy, które widzisz przy niektórych dokumentach. To bardzo proste. M oznacza, że są uzupełnione metadane przesyłki wpływającej. S informuje o rejestracji w składzie chronologicznym. Z mówi o wygenerowaniu zadania dla osoby wskazanej podczas rejestracji. O wskazuje, że dołączono załączniki lub odwzorowanie cyfrowe przesyłki wpływającej. Zadanie dekretacji generuje się automatycznie po wykonaniu odwzorowania cyfrowego przesyłki lub od razu po zarejestrowaniu przesyłki wpływającej, jeśli wskazaliśmy typ brak odwzorowania. Na koncie pracownika kancelarii znajdziemy informację o tym w zadaniach zleconych. Na koncie pracownika, któremu przypisaliśmy przesyłkę, zadanie dekretacji pojawi się w zakładce zadania nowe. Moduł rejestracji przesyłki w systemie EZDRP pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad tym, co dzieje się z dokumentem od momentu wpłynięcia do kancelarii, aż do przekazania go do realizacji. Dla mnie ważne jest, że zestandaryzowane pola opisu pozwalają realizować wymagania określone w przepisach prawa.